Jest nim wewnętrzna jedność boskich osób. Jezus mówi na początku dzisiejszej dobrej nowiny Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Stare polskie przysłowie mówi, że niedaleko pada jabłko do jabłoni. Dzieci noszą na sobie nie tylko zewnętrzne podobieństwo do swoich rodziców, ale niejednokrotnie podobieństwo co do mentalności czy osobowości. Stopień tego podobieństwa jest wprost proporcjonalny do miłości, jaką nawzajem siebie darzą. To bardzo ważne spostrzeżenie, ponieważ słowa Jezusa, kto mnie widzi, widzi także i Ojca, nabierają głębszego sensu, jeśli zrozumiemy, że drogą do upodobnienia się do Boga jest miłość. Syn kocha Ojca miłością w pełni doskonałą, bezinteresowną, i całkowicie nastawioną na afirmację drugiej osoby. Taką samą miłością kocha ojciec swego jedynego syna. Tylko taka miłość może ukształtować każdego z nas na obraz i podobieństwo Boga. Przebóstwienie człowieka polega właśnie na tym, aby doświadczyć, że jest się kochanym przez Boga i odzajemnić tę miłość całym sobą. Odrywamy się, od swoich ludzkich pragnień i egoistycznych potrzeb, a całkowicie koncentrujemy się na tym, czego pragnie Bóg. Kontemplując Boga jak apostołowie na górze przemienienia, kontempluję, słucham Jego głosu i pragnę jedynie tego, czego On pragnie. Na tym polega duchowe zjednoczenie z Bogiem, do którego każdy z nas jest zaproszony. Wówczas będziemy mogli wykrzyczeć jak święty Paweł, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus.